Lubisz kolarstwo górskie? My także. Na kanale mtbxc.pl znajdziecie relacje z najważniejszych wyścigów, testy sprzętu, nie zabraknie także poradników, będzie też publiczny publicystyki, no i nasze złogi. Dlatego subskrybuj nasz kanał już teraz, a na pewno będziesz na bieżąco z wszystkimi naszymi filmami. Pamiętaj też, by śledzić nas na Facebooku i Instagramie, a także odwiedzać naszą stronę internetową. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie tego filmu.